Inne domki osiedla rumiankowego we Wrocławiu 18 luty 2014 rok Około godziny 11 .00. Filmuje Darek Kraśnicki z Wrocławia 11 rano oczywiście Tu chyba jeden deweloper A tamto widać, że jakiś drugi deweloper okolice numeru 50